Radio Orzysz. Serdecznie witam słuchaczy Polskiego Radia Orzysz yy, i mam przyjemność rozpocząć majówkę 2022 twórczo inspirująco, ponieważ moim i Państwa gościem jest Piotr Bogdaszewski, którego witam serdecznie w naszym studio. Witam serdecznie, dzień dobry, dzień dobry Państwu. Piotr jest yy, artystą. Ale nie tylko artystą. Prowadzi pracownię rzeźby w Rucianym Nidzie. Jest też wychowawcą i nauczycielem w zespole... W... Szkół Leśnych w Rucianym Nidzie. Tak jest. I jest jeszcze kustoszem. Kustoszem, być może to zbyt duże słowo, opiekunem Izby Regionalnej w Wejsunach. Ale tak organicznie i tak z pasją, to bycie rzeźbiarzem to jest chyba twoja, taka właśnie na, najprawdziwsza ścieżka. No tak, no myślę, że to jest takim zawodem serca. A te, te inne, chociaż też jak najbardziej fascynujące i dające mi ogromną satysfakcję, no to, to tak już troszeczkę rozum powiedzmy podpowiada i no jakoś społeczeństwo, trzeba społeczeństwo, tak, endyp. tak, tutaj musimy jakoś funkcjonować. Te, tak, musi się zgadzać tam i ówdzie, tak? ale ta, ta potrzeba serca to, to pracownia rzeźby i, i tam chyba się realizuje naj, naj, tak, naj najbardziej. Tak, bo taki mit, że artysta to przecież nie zarabia, tak? Oczywiście, tak. Niebieski ptak z... stąpający po murach z głową i, i, i z głową w chmurach, tak. I, i być może tak było na początku, jak, jak człowiek myślał o tym, co robi ze swoim życiem, do jakiej szkoły pójść. To... Ale ty wiedziałeś, bardzo szybko wiedziałeś, do jakiej szkoły pójść. No tak, tak. To rzeczywiście już w podstawówce ogłosiłem, właśnie rodzicom, przynajmniej wobec, że idę do Liceum Plastycznego, bo to, był, to była pierwsza szkoła. I, I okazało się, że takim moim wymarzonym liceum plastycznym było Liceum w Olsztynie. Jeszcze wtedy na Kanta, teraz jest już w Centrum miasta możemy powiedzieć liceum duże rozbudowane, liceum plastyczne. Czyli z tego co słyszałem. Pozdrawiamy kadry. Pozdrawiamy. Jeszcze część kadry, no, spora część uczy do dzisiaj, która mnie uczyła, także świetne liceum, dobrze w rankingach tam się plasuje, także polecam, polecam przyszłym artystom. I postanowiło się ruszać na Olsztyn. Olsztyn, tak, tam już zostałem przez jakiś czas, bo też studia tam skończyłem, edukację artystyczną i tam mm, i tam dopiero mm, zainteresowałem się tak, tak naprawdę rzeźbą, bo nie wiem, czy e, wiesz, wcześniej e, malowałem, dużo malowałem, i to było taką, to było taką moją pierwszą. Mm, miłością, pasją. Mhm. E, tak, tak się wydawało mi się, że tak będę się realizował. No widziałam um, akwarele twoje i olejne prace no, w internecie. tak, później przeszedłem na... Tam poznałem panią profesor już niestety nie jest e, z nami. Pani Teresa Plata-Nowińska to jest pani profesor, która przyjeżdżała na naszą uczelnię z Warszawy. I, i, no i ona tak naprawdę sprawiła, że o 180 stopni z, e, odwróciła się moja jakby technika, czyli z malarstwa w rzeźbę. A. Aczkolwiek już takie sygnały, żeby rzeźbą, żeby może bardziej w, w tym kierunku iść. Już w liceum miałem pan e, Jurewicz, pan e, też niestety już e, nie ma z nami, pan Ryszard Schmidt e, no, to są tacy, tacy rzeźbiarze, którzy, którzy m, ukształtowali Moją, moje spojrzenie na, na ten świat i, i troszeczkę no i, i inspiracją wielką byli, no ale na studiach pani właśnie e, Teresa mm, tak, popchnęła tak się popchnęła w tą stronę, pokazała, i, że... i sprawiła, że po prostu to się stało takim moim celem, no już od tej pory ta rzeźba i ta rzeźba, no niestety malarstwo odeszło na dalszy plan, ale Powracam, powracam i, i, i w tym momencie to jest czysta przyjemność. Po prostu odskocznia od, od, od rzeźby, tak. Inna forma wyrazu. Inna forma, forma wyrazu czasami nie ma. Brakuje czasu na, na to, żeby rozpocząć jakiś większy projekt rzeźbiarski, ale jednak jest ta potrzeba, żeby tworzyć. I, i... Ale też sprzedajesz, no. widzę, swoje prace malarskie, prawda? Zdarza się. Mm, tak, no, no nie ukrywam, no to się stało w dużej części mojego życia, no sposobem na życie i mm. na zarobkowanie. A długo dojrzewałeś do tego, żeby otworzyć swoją pracownię, żeby pójść na swoje, swoją firmę otworzyć? No tutaj to było naturalną koleją rzeczy, tak? No, oczywiście... Musimy płacić wszyscy podatki, nie jestem wyjątkiem <głos> I, e, i trzeba było jakoś to sfiskalizować e, No i, i, i też potrzeby rynku klientów były takie, że nie wystarczyła umowa o dzieło załóżmy, trzeba było m, być no, na innych zasadach podatkowych ale e, jeśli już, już e, wyjaśniając e, stan obecny, firma już jest zamknięta. Teraz pracuje na etatach w innych instytucjach, aczkolwiek pracownia rzeźby funkcjonuje na zasadach właśnie umów o dzieło. Także, no, to jest, jak mówiliśmy wcześniej, to jest, to jest firma w sercu i, i czasami się reaktywuje do, w, w, do sfery formalnej, powiedzmy. Mhm. Czyli y, twoja pracownia nie jest takim miejscem otwartym, że na jak jakbym chciała podpatrzeć ciebie w trakcie pracy, czy mogłabym sobie przyjść i, i popatrzeć, jak tam pracujesz? Jak wygląda twój proces twórczy? Jasne, że tak. Często zapraszam, czy, czy wycieczki, czy, czy znajomi po prostu przychodzą popatrzeć, porozmawiać, na jakim etapie tam sprawy się mają z rzeźbami. To oczywiście jest otwarta sprawa, ale tutaj fajnie, fajnie, że poruszyłaś ten temat, bo jest to okazja, którą w, w, w, tworzę w, do podglądania pracy artysty, artystów z całej Polski, a nawet z zagranicy, bo razem z Domem Kultury w Nidzie, z Urzędem Miasta i, i szkołą również leśną organizujemy już od ośmiu lat kolonii artystów. To jest takie spotkanie rzeźbiarzy, malarzy, gdzie na żywo powstają prace. Każdy może przyjść, kolejny etap, podglądać, a nawet sam spróbować wziąć dłuto. Fantastyczna inicjatywa. Pędzel i, i Ale, A w czym rzeźbicie? Czy macie co roku inny materiał, czy inny hmm. temat macie przewodni? Czy... To, to, może tak. Temat oczywiście co roku jest inny. A w tym roku co będzie? Jeszcze nie mogę zdradzić. być może naszym słuchaczom. No to dobrze. Być może będzie to orkiestra mazurska. O. Także muzycznie. I regionalnie. No, I regionalnie jak najbardziej. Tak. Jakieś tutaj spróbujemy odtworzyć to, to, to przynajmniej w obrazku, w obrazku w bryle jak, jak to wyglądało dawniej. W bryle jakiego materiału? To jest zawsze drewno. Aha. To jest zawsze drewno pochodzące zazwyczaj no, przy, przydrożnych tam wycinek, tutaj współpraca z, z naszym miejscowym zakładem e, usług komunalnych w Nidzie e, i, i że tak powiem wspierają nas Urzędem Miasta, także materiał mamy, to się zbiera cały rok, to nie to, że nagle... Gdzieś trzeba obserwować, gdzieś, gdzieś trzeba drzewo wycięć czy gdzieś mhm. y, wichura powali. No to ja już się tym opiekuję i na składzik i czeka na plener. Czyli kolonie artystów, mniej więcej ile, ilu rzeźbiarzy w jednym czasie pracuje nad swoją sztuką, nad swoim dziełem? Różnie to oczywiście też bywa, to w zależności. No... Realia są jakie? Są od budżetu. To mm -hmm. zależy od budżetu, bo my gwarantujemy... Ale mniej więcej, dziesięciu, piętnastu... Dziesięciu, tak, możemy mm -hmm. tak powiedzieć, 10 rzeźbiarzy, drugie tyle malarzy. Mamy a, też a czyli to jest rzeźbiarsko-malarskie Malarski, wydarzenie. Tak, tak, mamy też e, i przyjeżdżają z Polski malarze i, i też mamy, musimy się pochwalić, w wrócianym idzie e, grono artystów, artystek głównie seniorek, gdzie zawsze uczestniczą w naszych plenerach i pięknie się realizują. Widziałam prace malarskie w Waszym Domu Kultury, przepiękne właśnie z, z podrąg seniorów. Tak, tak, dokładnie, no, tam, tam tworzą pod okiem Pani Oli Bartosik mm -hmm. i e, co jakiś czas oczywiście jest tworzona wystawa, po, po, pokazują wernisaż, tak, wystawy, gdzie można zobaczyć dorobek. Okej. Okay. I y, ta impreza to będzie plenerowa, więc lato, tak? Lato, tak. O, to, korzystając z okazji, e, zapraszam do Rucianego Nidy. Ostatni tydzień, lipca, zawsze tak się mniej więcej wpisujemy. W tym roku to wypada 22 lipca. Aha. Do 30 lipca m, cały tydzień rzeźbimy. W którym z, miejscu rzeźbicie? Z, w tym roku rzeźbimy za Urzędem Miasta i Gminy w Rucianem Nidzie. Tam mamy przygotowany... Plac w tym roku, dużo się tam zmieniło, także jest zaplecze fajne i no i tam będziemy rzeźbić. Też wybieramy miejsce, w poprzednich latach było na przykład w Wojnowie, też w klasztorze, przepiękne okoliczności przyrody. A gdybyśmy was zaprosili do a to przejechalibyście się tutaj do nas porzeźbić? E, z, znaczy głównie kolonia artystów jest, e, baza jest zawsze w Rucianemidzie, w gminie Rucianem Nida, ale zawsze możemy stworzyć e, w plener rzeźbiarski w Orzyszu. Super. E, tutaj e, też A współpracujemy z. Co, co się dzieje z... z tymi rzeźbami, które powstaną w, w trakcie pleneru? E, w, większości, w większości rzeźby są ustawiane na terenie miasta i gminy. Czasami, jeśli mamy partnera, który nam bardzo dobrze pomo pomoże e, przy organizacji, w różnych, barterowo, mm -hmm. e, w organizacji pleneru, do, jako podarunek, jako podziękowanie, tak, mm -hmm. e, dostaje rzeźbę, ale założeniem jest, żeby rzeźby zostały, u nas. Tak? Mhm. Współpracujemy z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym. To nie jest nasza gmina, ale świetnie się współpraca układa. I też staramy się, tak powiem, tam sprezentować też rzeźbę. Tam jest przepięknie wyeksponowana zawsze No i też turystycznie ludzie. Tam jest tabliczka, tam jest napisane kto wyrzeźbił, kiedy i podczas jakiej imprezy. Także to też jest naszą promocją. Głównie promocja miasta, promocja sztuki, promocja też integracja działań. środowiska, integracja, to żebyście się spotkali, tak. poznali i zainspirowali wzajemnie. Tak to, integracja to taki właśnie jest taka przyjemność dla, dla mm -hmm. tych, co przyjeżdżają, ale też i y, walor edukacyjny. bo jak najbardziej y, gościmy też grupę. To są na kilka godzin przyjedzie grupa, coś porobimy wspólnie, że każdy jeszcze coś z tego wynosi po, po, po, popatrzy jak rzeźbią y, artyści, ale też coś same. Możemy rzeźbić w mydle. Też robimy takie spotkania dla dzieci, gdzie pierwszy, pierwszy kontakt z rzeźbą, z bryłą, czyli z zabieraniem tutaj z bryły, z prostego kawałka, tworzymy nagle. Jakoś tutaj, kurczę, to coś przedstawia i nagle czyli się z... okazuje, że potrafimy rzeźbić. Białego jelenia przerabiacie. Białego jelenia, dokładnie. To jest, to jest niezastąpione mydło. I już ma pozbawione tych wszystkich niepotrzebnych, w tym przypadku zapachowych olejków, czyste mydło mm -hmm. i forma też jest e, e, prosta. I, no i tutaj można tworzyć. Małe rzeźby, ale to jest ten pierwszy kontakt, pierwsze doświadczenie. No. Okej, okay, czyli tutaj mamy drewno, ale wiem, że to nie jest jedyny materiał, bliski Twoim rękom. Um. Tak, tak, no, realizując różne zamówienia, materiały też były różne, czyli drewno, różne cementy, różne plastyczne materiały, ale też i brąz, no, chyba taka najba, najszlachetniejsza powiedzmy forma przekształcenia rzeźby, bo, bo, no brąz, tak, był oczywiście, czyli drewno, brąz, tak naprawdę rzeźba to... to Rzeźbą może być każdy materiał, są różnego rodzaju instalacje, to, to mm -hmm. naprawdę kwestia wyobraźni danego tematu i co chcemy przedstawić, pokazać i gdzie to wyeksponować. Mm -hmm. tak? to, że, także... A powiedz, a jak to jest z pomysłem? Czy zleceniodawca zawsze ma gotowy pomysł na coś, czy często y, proszą ciebie o podpowiedź, o pomoc, co zrobić, jak to zrobić, żeby było fajnie? No, i tutaj też jest, różnie to się układa. Czas, znaczy, nigdy tak nie jest, że proszę, ja chcę to i tu obrazek ktoś mi przedstawia i proszę robić. Nie? To no mhm. oczywiście tak nie jest. Jest często jakiś temat, nie? Mhm. Że, że czy opis, o co nam chodzi, no, jest takie miejsce. No, zależy nam, żeby jakoś tutaj nawiązywało do jakąś rzeźbę, która, która fajnie, by to, fajnie by się wpisywała w, w architekturę czy w to miejsce. I, no i wtedy ja przedstawiam projekt. No i wtedy ten pierwszy etap myślę sobie po prostu. I to, to jest taki najbardziej twórczy chyba etap, bo, bo czy, czy jestem w domu, czy jadę samochodem, czy spaceruję. Wtedy sobie wyobrażam, tak? modeluję to. W, jakby to mogło wyglądać, z jakich materiałów, chyba że już wcześniej jest ustalone, z jakich, jak to to jest kwestia iluminacji, że nagle mm -hmm. na ciebie to spływa, czy A. po prostu sobie postanawiasz dobrze, wymyślam teraz projekt, siadem i wymyślam. Czy to jest niezależne troszeczkę od twoich, od twojej woli? Niezależne od mojej woli, to jest tak, czasami to po prostu jest błysk, tak, mm -hmm. ale, tak ale to oczywiście też bym nie nadawał temu jakiegoś tam mistycyzmu, po prostu przychodzi e, jakiś obraz, później siadam, spróbuję to rozrysować. To jest ten następny etap. Detale. Detale. Czasami już się wtedy, czasami się zmienia. Czasami, to też się dużo w tym momencie, to jest też twórczy proces. E, samo szkicowanie, e, e, twórczy proces. I, no i później, gdzie jest już jakaś wstępna akceptacja, czasami właśnie już na tym etapie przedstawiam mm, z, z, z, z zainteresowanej osobie, tą rzecz, bo... I wtedy robię model na przykład. Tak? Robię model w skali, gdzie już możemy obrócić jakoś, pooglądać w przestrzeni, jak to wygląda. Czasami się robi wizualizację. Mhm. I jak jest akceptacja tej już wizualizacji i modelu 3D, no to już jest rzemieślnicza robota, czyli robimy to w dużym, w dużym formacie. I w twojej pracowni jest tyle miejsca, żeby te wielkie bryły gdzieś tam urabiać? Nie jest wiele miejsca, ale to też nie są do tej pory. Przynajmniej nie były jakieś takie... Jeśli to jest drewna rzeźba i rzeźba ma mieć dwa, trzy metry i tak dalej, no to się robi na zewnątrz. Mhm. A jeśli to załóżmy później ma model pod odlew z brązu, no to, to zazwyczaj powyżej, lekko powyżej dwóch metrów, także to... to, to tam powiedzmy 15 metrów kwadratowych wystarczy. Czy możesz w swojej pracowni pracować yy, równolegle nad kilkoma projektami, że tu masz tutaj dwa metry tego, dwa metry tego, dwa metry tego, czy robisz po kolei? Po kolei, to jest yy, bo właśnie nawet taka jedna rzeźba, ona na różnych etapach przekształca się, bo to się w glinie robi, później się formę ściąga, później mm. się odlewa w gipsie. Także jest tych części mnóstwo, Proces później to złożyć. Tak, czyli technologicznie jest tam A troszeczkę. czasowo. Ile ci to zajmuje? Hmm. No, średnio. średnio. No same modelowanie, powiedzmy, jeśli mówimy o, to już my później ma być rzeźba z brązu, no to mhm. powiedzmy, do, to też oczywiście za, średnio, no mówimy około, około miesiąca. O, to nie aż tak długo. Miesiąc, myślałam że to no. będą dłuższe terminy. To jesteś... nie, mówię, bo to jest ten etap, gdzie się po prostu już, już, już robi technicznie, mhm. a wcześniej a, się tak. opracowało, a jak już się nauczy tych kroków tego tańca, no to się po prostu robi to automatycznie, I, i automatycznie troszeczkę i to, to wtedy szybko idzie. Przynajmniej na tym etapie kiedyś, kiedyś może troszeczkę mniej tego doświadczenia było to, mm, się szukało tej formy jeszcze, jeszcze w samej już bryle dużej i wtedy rzeczywiście no to, to w czasie się rozciągało. Nie? I, kiedy już jest, ale to jest tak dla higieny, takiej pracy, po prostu fajnie jest wcześniej sobie już zrobić tą mapę drogową i, i po prostu jechać później. No i tyle. Tak. Twoje prace zdobią tutaj, jeżeli chodzi o powiat piski, wiele miast. W Orzeszu mamy twojego Mickiewicza. A, właśnie, tak, tak Nie wiem, czy Orzeszanie, wszyscy wiedzą, że autorem naszego Mickiewicza, który stoi przy szkole, już nie jest to gimnazjum imienia Mickiewicza, natomiast Mickiewicz nadal pięknie zdobi wejście do tej szkoły. Natomiast tak, w Piszu co? Klementowski stoi i w Nidzie jest Agnieszka Osiecka. W ilu jeszcze miastach są twoje rzeźby? Gdzie jeszcze? E Zaraz, za, za chwileczkę wymienię, ale zanim wymienię, to korzystając z okazji chciałbym pozdrowić panią Agnieszkę Haberską. Właśnie no ona się do mnie tutaj kiedyś dodzwoniła i, za, i, i, i rzuciła hasło właśnie ławeczka z Adamem Mickiewiczem. Także bardzo mile wspominam tę współpracę i pozdrawiam z tego miejsca serdecznie. Także jest tutaj, mamy w Orzyszu. Wcześniej, znaczy wcześniej jest oczywiście w bardzo bardzo ciekawy pomysł i miło, miła też współpraca przy pracy nad pomnikiem Klementowskiego w Piszu. Bo, bo, bo to też tak, tak i dla mnie emocjonalnie było przeżycie i dla mieszkańców e, Pisza. To zasłużony człowiek. E, no po prostu... E, piękna osobowość. Piękna osobowość, serce e, i także jak to mieszkańcy Pisza mówili, no po prostu... Niby rzucając tak, e, po prostu, należy się pomnik i z tego, z takiego powiedzenia się zrobiło rzeczy, powstał pomnik po prostu. Dosłownie. Tak? I, I to są, ale też praca nad samym pomnikiem, zanim po prostu doszło do, do samego rzeźbienia, to są opowieści ludzi, wspomnienia, co, co ja najbardziej cenię właśnie, e, świadkowie, ludzi, współpracownicy ze szpitala i no... Co, kogo nie spotkałem, różne opowieści wspaniałe. No, tak, że człowiek pomogły i, ci i w tej Pomogły, oczywiście, mhm. i to też tak, m, taka odpowiedzialność rosła. Taka. Jejku, tak ludzie m, zawierzyli mi. No, mam to teraz. no pucz, ja muszę to przedstawić, tak, żeby. Mhm. Ta energia nie... była w tym, tej, w tej, no, jeśli oczywiście no, metaforycznie mówiąc, ale żeby w jakiś sposób była w tym pomniku i, i tu był nawet kontakt z dziećmi pana Klementowskiego i konsultacje, mm, no ale koniec końców y, udało się i pomnik mm -hmm. w 2018 roku mm, stanął odsłonięty w wpiszu. Bardzo mm -hmm. piękna uroczystość, mnóstwo ludzi. Podniosła, no świetna, świetna. Tak samo zresztą tutaj w pożyszu też też piękna uroczystość była przy gimnazjum ówczesnym, także miło wspomniał. To też są takie właśnie nagrody i takie też zapłaty, właśnie te, te otwarcie. Ta atmosfera, to, to No też... i ta twoja energia, zaklęta w twoich bryłach, jest no. cały czas, tak? To cały czas pracuje, oddziałuje na odbiorców, więc to też jest na pewno fajne doświadczenie. No, jakoś wraca w jakiś sposób. Czasami spotykam ludzi, gdzie jakoś nawiązujemy do tematów. Piotrze, gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze? Mhm. Ojej, no mamy w Mikołajkach pomnik Jana Pawła II, mhm. tak? Rozciągając promień. W Siedlcach. w Siedlcach mamy dwa pomniki. Mamy Adama Mickiewicza również i Mikołaja Kopernika. A są dwie szkoły, i tam przy szkołach stoją te pomniki. A opowiedz e, coś o Francji. Bo Węgorzewo ta... jeszcze jest. Tam jest z kolei taka instalacja z i drewno, i metal, i żywica. No i później tysiąc, ponad kilometrów dalej, czyli Alzacja, Francja. Mm -hmm. Tak i te, te rzeźby francuskie są no, przepiękne dziękuję bardzo, miło to słyszeć. No w... I tam też instalacja, tak, bo jest igra światła, w przypadku tego rybaka światła, tak, polecamy tak. naszym słuchaczom, żeby jest... zajrzeli na stronę, bo te prace, o których mówię, możecie, szanowni państwo, obejrzeć na Facebooku, na stronie internetowej Piotra Bogdaszewskiego, Pracownia Rzeźby, tam te zdjęcia, przygotowując się do rozmowy z Piotrem, zachłysnęłam się pięknem tych twoich właśnie prac, tą, tą wrażliwością, mimo, że są to bryły takie ciężkie, jakieś kamienne, mm. ale one są tak naprawdę bardzo lekkie w, spod twoich palców. No, miło mi to słyszeć. No, czyli e, udało się, mówiąc e, krótko. No i tutaj, tutaj, jeśli chodzi o tego rybaka, to warto też e, powiedzieć, że tu jest fajna współpraca byłam z miejscowym rzemieślnikiem, który specjalizował się, na co dzień też pracuje jako ten właśnie, już teraz to jest tylko funkcja turystyczna, on pływa tymi Aha. E, e, łodziami. łodziami, takimi pychówkami powiedzmy, e, w, to, jest, to są takie dorzecza Renu. No i to jest takie nawiązanie do historii miasta, do rybackiej tradycji miasta i, i właśnie ten pan, który wykonał łódkę pod, to, pod tą rzeźbę, to właśnie jest ta współpraca, on to wykonał zgodnie z takimi prawidłami właśnie i, i, i sztuką rzemios z rzemiosłem dawnym. I, i ja, z, my ze strony Polski, możemy tak powiedzieć, że my, bo też na otwarcie pojechałem z delegacją całą z miasta, także... Przywieźliśmy z panem prezydentem? Panem Burmistrzem, burmistrzem tak. Mhm. Nie uprzedzajmy faktów. <laughs> no. <laughs> I, I oczywiście przywieźliśmy tą rzeźbę i, no i taka fajna integracja, współpraca, to też fajny, świetny wydźwięk miało. No, Dla takiego partnerstwa, bo, bo też partnerstwo yy, podpisaliśmy przez to później. I ten element świetlny, gdzie I później to, to później powstało, żeście to dołożyli, czy to, od samego początku? Od samego początku był taki zamysł i, i specjalnie to było odsłona pomnika, była właśnie w godzinach już wieczornych, późno wieczornych, gdzie, gdzie tam tego nie widać na zdjęciach, ale tam jeszcze projektor był. Także ta przy, przestrzeń wokół łodzi się poruszała, mm -hmm. jakby fale były. No i na samego rybaka No świetnie to wyglądało i robiło wrażenie. Czyli Piękna z której rzeźby jesteś, wiem, że to tak trudno, y, może będzie wybrać, ale może jest jedna najbliższa twojemu sercu? Najbliższa sercu, o, to, to, to, to, to, to będzie podpowiedź, no, bo oczywiście nie mam czegoś takiego, że ta jest najlepsza, moim zdaniem. E, to często tak jest, że mm, jestem chwilę po, po otwarciu zadowolony. No okej, okay, zrobiłem dobrą robotę. To jest na tej zasadzie. E, a potem nie ma się, się, czego, się. Tak, a później, <laughs> ale bym tutaj, chyba bym jeszcze coś poprawił. Tu jeszcze bym pewnie coś, no, no czasami, czasami więcej, czasami mniej. Ale no, staram się za każdym razem no, zrobić najlepszą y, rzeźbę w swoim życiu. A jak to wychodzi, to, no, to nie mnie oceniać. No, mam nadzieję. I że, która okay. to jest? Bo nie odpowiadasz nadal na moje pytanie. I y, y, y tutaj właśnie bliższa, bliższa sercu. Y, y, y, myślę, że taka, taka najbardziej, y, gdzie emocjonalnie to przeżyłem, to mhm. jest właśnie chyba pomnik Klementowskiego w Piszu. Bo, bo, bo mówię, tutaj relacje z ludźmi i, i te opowieści mhm. tak naj, najbardziej się wyryły... Proces stał się bardzo szeroki, nie tylko na tobie skoncentrowany, tak. ale też na całej jakby tutaj, społeczności, wdzięczności. Odpowiedź Pec... zwrotna jest właśnie, właśnie mm -hmm. tych ludzi, którzy, którzy pamiętają go, mm -hmm. albo mnóstwo. A mnie też lecz usłyszę i to, i to. I to, to, to, no, to jest coś więcej niż, właśnie, niż tylko produkt i rzeźba. A Piotrze, czy ty przekazujesz dalej swoją pasję, swój talent, czy uczysz innych rzeźby? Czy, Albo na przykład, czy swoim dzieciom przekazałeś to? No, dzieci to na siłę nic nie ma, ale, ale myślę, że z siłą rzeczy. Ja też się wychowałem, mój tato rzeźbi, bardziej może takie użytkowe rzeczy. Ale, Czyli to ale... był twój pierwszy mistrz. Tak, tak, no dokładnie. I, I to jest ten pierwszy klimat, ten zapach wiór, pracownia. Ten, no, ten klimat po prostu to jakoś zostaje podświadomie. Też nigdy nie byłem zmuszany. Czy, czy ojciec miał ambicje, żeby... syn, też Nie, to tak po prostu samo. E, przyszło i tak te, też widzę moich synów. Mo córeczka jeszcze jest za mała, żeby, Ale to artystka chyba będzie. Tak, e, <śm> <śm> Ale e, myślę, że mają talent, mają mm, to spojrzenie. Każdy, każdy jest inny. Mają wrażliwość. Mają tą wrażliwość, dokładnie. I a co z tym zrobią? No to zobaczymy. Ja kibicuję i pomogę i zrobię wszystko. My też trzymamy kciuki. A... A co za dzieci uczysz rzeźby? Y organizuję z, y od czasu do czasu, czy na konkretne zapotrzebowanie, jakieś warsztaty mm -hmm. typu właśnie rzeźbimy w mydle, czy jakieś plastyczne. I to, to chodzi o to, może się uda tego bakcyla zaszczepić, tak? może, może komuś się coś spodoba. Ważne, aby dotknął te, te, tej sfery, a co z tego zostanie, no to, to już nie mamy wpływu właśnie na to. Także jeśli można powiedzieć, że kogoś uczę, to, to, to może tak pokazuje bardziej. Może pokazuje. i oczywiście służę radą jak najbardziej. Super. Piotrze, no mam nadzieję. życzę ci powodzenia wszelkiego, we wszystkich twoich sferach działalności, bardzo szerokiej. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że spotkamy się w Orzeszu na plenerach, że uda nam się coś takiego zorganizować tutaj. Bardzo chętnie. Tym bardziej, że tutaj macie fajny klimat. Widzę już rzeźby i już macie rzeźby, także no tylko roz, roz, rozszerzać, poszerzać krąg. No, to jest też fajny y, sposób na promocję miasta, także polecam. Z pomocą sztuki właśnie. Dokładnie też tak myślę. Najciekawsze. Najciekawszy, najbezpieczniejszy. O, neutralny. <laughs> tak. <laughs> dziękuję ci Piotrze, że znalazłeś chwilkę, mhm. żeby z nami pobyć, porozmawiać. Ja słuchaczy serdecznie odsyłam do, do internetu i do kontaktu z pracownią rzeźby w Wrócianym Nidzie. Bardzo um. dziękuję za zaproszenie. Było przemiło, przemiło. Prawda Dzięki serdeczne. Moim Państwa gościem był Piotr Bogdaszewski. Dziękuję bardzo. Polskie radio, radio Orzesz. Polskie Radio Orzesz.